Kupię to Sezon grillowy na ulicy Krępickiej w Leśnicy. Nie powiem, że otwarty, bo otwarty dawno, tylko. Dawno, pogoda dopisuje. I sobie siedzimy I sobie siedzimy w miłym towarzystwie. I co mamy tutaj? Ja nie... Glengarioch. Glengarioch.